Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem Medycyny Transportu z Wrocławia i dzisiaj temat już wałkowany 100 razy Widzenie stereoskopowe u kierowcy pojazdu służbowego czyli kategoria B i widzenie stereoskopowe Mówię temat wałkowałem 100 razy, ale no jak zwykle zapytanie internauty i tutaj Przeczytamy razem. Witam Panie Dariuszu, mam takie pytanie. Wiadomo obecnie, że kierowca samochodu służbowego kategorii B musi mieć widzenie stereoskopowe. No Nie wiem skąd to internauta Paweł znalazł. Reguluje to załącznik bodajże numer 2 do rozporządzenia Ministra. No z całym szacunkiem, ale widać, że za bardzo sprawy nie doczytał. Czy są jakieś kryteria, w jaki sposób ta zdolność do widzenia stereoskopowego ma być sprawdzana i oceniana jeżeli tak to proszę wskazanie podstawy prawnej takich szczegółów wytycznych czy kryteriów prawidłowości widzenia stereoskopowego rozwijając moje zapytanie czy jedynym kryterium jest tu stereometr test muchy i tak dalej i tak dalej jeżeli ktoś przejdzie test muchy u okulisty to znaczy, że widzi stereoskopowo czy taka osoba wobec tego może mieć problem z ustawianiem patyczków na stereometrze no i wracamy tutaj gdzie konkretnie są opisane normy widzenia stereoskopowego, bo w załączniku do rozporządzenia ministra ich nie ma. Zacznijmy od tego po raz setny, co powtarzam. Kierowca samochodu służbowego kategorii B nie musi mieć obecnie widzenia stereoskopowego. Prawda, czyli nie wiem skąd to Paweł wyczytał, natomiast idziemy Idziemy dalej i pokażę Ci tutaj parę aktów prawnych gdzie sam sobie będziesz mógł znaleźć yy, że tak powiem te wytyczne Daj mi chwilę czasu Zacznijmy od tego, że wchodzimy na stronę Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi i mp pl Instytut Medycyny Pracy im. Nowera i tutaj Medycyna Pracy Wytyczne IMP prawda jest taka zakładka no i w tej zakładce znajdź sobie wytyczne dotyczące badań lekarskich kierowców kierujących w ramach obowiązków służbowych pojazdami silnikowymi ułatwiłem sprawę i że tak powiem, klikamy w tą zakładkę, i tutaj jest takie dość najpierw szerokie objaśnienie, ale zacznijmy od samego końca. Kto się pod tym podpisał? 20.10.2014. Całe, całe szacowne gremium, i zacznę, że tak powiem, od najlepszej rzeczy, która jest na końcu. Minimalne kryteria zdrowotne oprócz innych wynikających z charakteru pracy powinny być tożsame z kryteriami dla kategorii B prawa jazdy określonymi w rozporządzeniu ministra zdrowia z 2014 roku w sprawie badań lekarskich ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Dodatkowo w przypadku zakresu obowiązków służbowych wskazujących na konieczność kierowania po zmroku wymagany jest Prawidłowy wynik badania oceniającego widzenie zmierzchowe i wrażliwości na ośnienie, Czyli, jeszcze raz, nie ma tu nic napisanego o badaniu widzenia przestrzennego, prawda? ponieważ to widzenie przestrzenne nie jest wymagane dla kategorii B prawa jazdy, Natomiast w przypadku, kiedy w ramach obowiązków służbowych no, może dana osoba jeździć po zmroku wymagany jest tutaj prawidłowy wynik badania oceniającego widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie, czyli jeżeli pracujesz 8 godzin jeżeli pracujesz przysłowiowe 8 godzin no i Twój samochód służbowy Ci służy od godziny 8 do 15 no jest mało prawdopodobne, że będziesz jeździł po zmroku także badanie takie nie jest tutaj mówię o widzeniu zmierzchowym i wrażliwości na olśnienie nie jest wymagane ale idziemy dalej, jak już dobrze nam tak poszło z tym z tymi wytycznymi i tutaj lecimy sobie z tym koksem, trochę już mówię lecę, od nie powiem czego strony. Biorąc pod uwagę powyższe standardowy zakres badań osób lekarskich, które nie są zatrudnione na stanowisku kierowcy, a w ramach obowiązków służbowych kierują pojazdami służbowymi, powinno to obejmować badania lekarskie, ogólnolekarskie, czyli na wstępie badania lekarskie, okulistyczne i neurologiczne i oczywiście lekarz medycyny pracy badania pomocnicze są tutaj te testy sprawności psychoruchowej badania oceniające yy, widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia innymi się nie zajmuje, bo pytanie było o okulistykę i badania okresowe, oczywiście ogólnolekarskie i okulistyczne i w zależności od wskazań neurologiczne i oczywiście badania pomocnicze, Jest to badanie Oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia. Prawda? No tutaj takie sugestie, tam, co ile to lat robić, co ile to lat robić, ale przejdźmy jeszcze tak do samego, do samych tych wytycznych. Prawda? Tutaj się powołują na to najnowsze rozporządzenie ministra zdrowia z 17 lipca 2014. I jak słusznie zauważył Paweł, zrezygnowano z określenia zakresu badań kierowców pojazdów służbowych. Dlaczego zrezygnowano? Bo tak naprawdę to rozporządzenie służy do badań na prawo jazdy, kandydatów na prawo jazdy, czy osób przedłużających prawo jazdy, czy z różnego powodu badanych na prawo jazdy, a nie do pracy, bo do pracy służy kodeks pracy i inny akt prawny. A ten inny akt prawny to jest to rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 roku, czyli prawie idzie mu 20 lat w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników itd. tak do celów przewidzianych w kodeksie pracy. Tutaj są również takie inne ogólne sprawy porządkowe, bardziej dla lekarza. Ale jeżeli chodzi o wskazówki, o wytyczne i w związku z powyższym, zakres i częstotliwość badania powinny być zgodne z wytycznymi określonymi w przepisach prawa. I biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracowników i innych uczestników ruchu drogowego, dodatkowo zaleca się poszerzenie badań o ocenę widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie oraz standardowe przeprowadzanie oceny narządów wzroku przez lekarza oku, listę, czyli jeszcze raz, te osoby tutaj dosyć zacne za to odpowiadają, za te wytyczne i według mnie te wytyczne są bardzo sensowne. Czyli jeszcze raz, jak chcesz sobie to znaleźć, tutaj w zakładce medycyna pracy wytyczne Klikasz w wytyczne i jesteś w domku, prawda? Także myślę, że wyjaśniłem sprawę Jeszcze raz powtarzam Nie wiem skąd internauta znalazł konieczność badania czy przynajmniej konieczność posiadania widzenia przestrzennego u kierowców pracowników kategorii B kierowców samochodów służbowych no, czasami akty prawne tego typu są trudne nawet dla lekarzy, a dla osób postronnych jeszcze trudniej. Jeżeli masz coś ciekawego do dodania, zapraszam Cię tutaj do komentarza pod tym wideo. Oczywiście zasubskrybuj mój kanał, zasubskrybuj tutaj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy. Raz na jakiś czas staram się dać jakieś ciekawe wideo, przynajmniej raz na tydzień. I teraz tak, muszę niestety sprawdzić, czy ktoś, czy mam jakiegoś widza. Niestety niedziela rano nie jest dobrym czasem na hangout. Także na tym kończę. Mój Darek Kraśnicki z Wrocławia. i Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy. Wejścia na moją stronę internetową dariuszkraśnicki.com. Badania lekarza medycyny pracycom i kilka innych że tak powiem, stron internetowych, gdzie opisuję szczegółowo badania kierowców, na przykład badania lekarskie kierowców.pl Także bye bye i do zobaczenia w kolejnym hangoucie